Ryneczek w Sanoku, sfilmowany 11 sierpnia 2013 roku Ostatni raz byłem tutaj Prawie 25 lat temu, a może i więcej Ponad 25 lat temu, wtedy było tu ślicznie A teraz jeszcze śliczniej Widać gospodarską rękę Jest naprawdę przepięknie jak masz coś do powiedzenia o tym ryneczku Serdecznie Cię zapraszam do komentarzy Jeszcze raz Jakiś ogródek W Sanoku, na ryneczku w Sanoku Siedliśmy sobie w nim Aby wypić parę piwek Znaczy ja prowadzę to wypiję sobie kawkę A małżonka szanowna oczywiście tradycyjnie żywiec jesteśmy po wizycie w w Sonoku kupiliśmy właśnie takie pocztówki wysłane po rodzinie no, sówka wybitnie Sówka wybitnie bieszczadzka No pisze Bieszczady Przy okazji zimna kawa frappe Piwo żywiec I oczywiście wszystko na Ryneczku w Sanoku Filmuje Darek Kraśnicki 11 sierpnia 2013 roku powrót po prawie ćwierćwieczu kiedy tutaj jako student Akademii Medycznej Wojskowej przyjechałem kiedyś w odwiedziny do kolegi